Nie mam pokażę. Jak zrobić w sumie powiedzieć tak? Czewający przycisk do kołania. Więc. To jest przycisk. Przycisk mam. Jeżeli duży duże kwitni. Nic się nie dzieje. Muszę dać zmienny. A to sobie ją. Nie, nawet. nie, suby. Suby. Bardzo subskrybujcie mnie dla Adam w sumie. Bo ja teraz się z jej. Nie, ciebie, więc. Nie słucham. Teraz leży cofnę sub i mi się nie liczy. Nie, chodziło mi o to. Ale ja muszę stosować ileś sub na samego 100 tysięcy, To jest mój pewno. Pan mi to zrobić na długi już w 2022-2003 roku. Już w nie mogę się po prostu przyzwyczaić, bo jest nowy rok, więc. Ale jeżeli. Lub. Jeżeli. Lub. Nie, to. Nie, nie to. Nie, chciałem na swój obsade, teraz ma ma w tym zdjęciu więc teraz ten zaraz raz фин朝... go Pamiętaj. więc witam, tam stwierdziłem, że mieć Tutaj, że sobie ja i te. A, żeby być tutaj. Muszę być tutaj. Tutaj musi być w przeciwnym razie... Więc rzucę to tu i napiszę. Ja piszę. Na przykład muszę być tutaj. Zakupiono Zakupiono. To ma nam dawać więcej. Zobaczcie. Nie ma no, mam, ma, ma, no, no, no, no, i no, no, ale, no, no, no, no, razie. no, no, no, no, no, i zmiń suby minus 50 żeby to uchowywać ustaw suby na suby Czyli będzie polegało na tym, że zostawi nam całkowicie tą samą A teraz, teraz autoklicker kiedy otrzymam kiedy otrzymam autoklikę, teraz zawsze nie dodawać no. super. To jest jeżeli kurwa, działa. Ale możecie sobie to zmocyfikować Lecz go z Lecz tak. Tam tak na przykład. A, to tam. Więc a mogę jeszcze zrobić pełenik, jak zrobić całkowity, klikę tutaj sobie przydać sobie skrypty, żeby nie musiał, musiał tego kupować może się to popsuć połaczę sobie to tu napiszę autoklik ok autoklik okay. tylko takie coś tutaj, tylko takie coś może to pomniejszyć. 50 subek. Chyba, że jesteś, że. Chyba, się nie, wiem, tylko ją mogę wykonać. Chyba, ale jakiś czas. No i ma sobie tu już przylepiony, nawet, niż. Ale obecnie, może też będzie trochę lepszy. Więc teraz zrobię takie też, że na bananach i zabiorę subskrypcję. Tak, bananach subskrypcja. Nie, nie, nie, nie, Teraz. Może ciekawe, jak chcecie na przykład, jak zabić na przykład, żeby, żeby, żeby, żeby...